Dzień dobry kochani! Coś Wam chcę zaproponować na jesienną rozgrzewkę przed jesiennymi chłodami. Jesień już zawitała prawie do naszych, yy, do naszego kalendarza, więc Wam coś zaprezentuję na, na lepsze samopoczucie jesienią. I'm <laughs> sorry.